OCEAN MULTIMEDIÓW 7 września 2004 roku rozpoczął się projekt, którego potencjał jest nieskończony i który wspólnie możemy rozwijać każdego dnia. Zdarzyło Ci się szukać materiałów możliwych do wykorzystania w Twojej prezentacji, filmie, grafice czy artykule? A co, jeśli powiemy Ci, że istnieje baza ponad 60 milionów multimediów możliwych do wykorzystania od ręki? Wikimedia Commons – olbrzymia baza materiałów, otwarta dla każdego użytkownika internetu, każdego twórcy, dostępna non-stop na wolnych licencjach, zawierająca grafiki, fotografie, dokumenty, reprodukcje obrazów, filmy, nagrania audio i miliony innych plików. Wszystkiego możesz użyć za darmo, podając autorstwo i rodzaj licencji z opisu danego pliku. Wybierz coś do zilustrowania swojej publikacji, filmu, zrobienia wystawy, prezentacji na konferencję, na lekcję czy wykład. Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracuje z wieloma instytucjami muzealnymi, teatralnymi, archiwami. Ich zasoby trafiają do Wikimedia Commons i czekają na Ciebie. Dzięki Wikimedia Commons, który jest jednym z siostrzanych projektów Wikipedii, tylko dwa proste kroki dzielą Cię od tego, by stać się współtwórcą największego projektu społecznego w historii. Załóż konto i dodaj grafikę do wybranego hasła. Zasoby z Wikimedia Commons ilustrują artykuły w Wikipedii.